Grudziąc stolicą przemysłu i handlu. Tak głosiły przedwojenne nagłówki w gazetach! Dzień dobry! Nazywam się David Szenwald i chciałbym oprowadzić Państwa! po dawnych zakładach przemysłowych i handlowych Grudziądza. Na początek wspomnę jednak o kilku miejscach, które nie odwiedzimy ze względu na brak czasu. To są największe firmy, między innymi Fabryka Maszyn Rolniczych Węckiego, która znajdowała się przy ulicy Włodka. Największa fabryka w Grudziądzu, przemysłu gumowego, PPG przy ulicy Waryńskiego, czy też Pomerania, czyli fabryka chemiczna i produkcji mydeł. Jest w tym wiele racji, że Grudziądz był stolicą przemysłu i handlu. W 1925 roku otwarto w Grudziądzu pierwszą wystawę rolnictwa i przemysłu, którą otworzył sam prezydent Wojciechowski. Zapraszam w takim razie na podróż sentymentalną. Zaczynamy naszą podróż przy ulicy Rapackiego. W tle za mną znajdują się zabudowania dzisiejszej firmy Ocetix, słynnej w całej Polsce, produkującą musztardy i ocet. Wcześniej znajdował się tutaj browar Zomera, który należał w okresie II RP do rodziny Redmanów. W 1932 roku, z okazji 60. rocznicy powstania firmy, nawet dodano do nazwy browaru Browar Grudzionski. Roczna produkcja piwa wynosiła około 15 tysięcy hektolitrów. Najbardziej znane marki to była Kryształ, Koźlak, szczególnie zimą polecana, jak również piwo jubileuszowe, po raz pierwszy wypuszczone na rynek w 1932 roku. Nie tylko piwo Browar produkował, bardzo znana na Pomorzu była lemoniada Perła Pomorska. Od ulicy Fosza znajdowała się natomiast restauracja ogród cesarski, potem zwany obywatelski, należący właśnie do browaru, gdzie można było poczęstować się trunkami produkowanymi w tym właśnie browarze. ulica Fosza w tamtych czasach była dużo krótsza. Budynki tak naprawdę istniały w tym miejscu, gdzie jest jednia po, po tej stronie, aż mniej więcej do wysokości tego słupa ogłoszeniowego. I wejście do restauracji Ogrodu Cesarskiego Obywatelskiego znajdowała się od ulica Fosza na tej właśnie wysokości browaru Zomera.